Załóżmy, że pracuję w barze i zarabiam 10 dolarów na godzinę. Oprócz pensji otrzymuję jeszcze napiwki. Ileś na godzinę. To wyrażenie określa, ile zarabiam w ciągu każdej godziny pracy. Warto jednak zauważyć, że ilość pieniędzy z napiwków może bardzo zmienić się z godziny na godzinę. Na przykład w porze lunchu mogę mieć wielu klientów i dostać wiele napiwków w ciągu godziny a w innej porze mogę prawie nie mieć klientów i mało zarobić. Dlatego ten składnik określający sumę napiwków w danej godzinie całe to słowo określa się mianem zmiennej. Ta wartość zmienia się zależnie od sytuacji. Na przykład w porze lunchu staje wiele napiwków w ciągu godziny. Powiedzmy, że suma napiwków, napiwki, równa się 30 dolarów. Zatem mój łączny godzinowy zarobek, wróćmy do wyrażenia, jest równy 10+, plus i zamiast słowa napiwki piszę 30, bo tyle dostałem napiwków w ciągu tej godziny. Zatem to będzie równe 40… Napiszę to na żółto. To będzie równe 40 dolarów. Załóżmy, że zaraz potem bar pustoszeje, bo kończy się pora lunchu, albo konkurencyjny lokal ogłasza promocję. I w następnej godzinie napiwków jest znacznie mniej. W ciągu tej godziny mam z nich tylko 5 dolarów. Wróćmy do wyrażenia. Mój całkowity zarobek to stawka godzinowa plus 5 dolarów z napiwków. Plus 5 dolarów z napiwków, czyli w sumie 15 dolarów. Zauważcie, że wartość tego całego wyrażenia 10 plus napiwki zmienia się zależnie od wartości zmiennej napiwki. W matematyce raczej nie używa się całych słów jako nazw zmiennych. Jesteśmy leniwi i wolimy prostsze do zapisania symbole. W tym przypadku zamiast 10 plus napiwki możemy napisać po prostu 10 dodać t. Gdzie t oznacza sumę napiwków uzyskanych w ciągu godziny. Zatem co mamy, gdy t równa się 30? Gdy t równa się 30… Co mamy, gdy t równa się 30? Gdy t równa się 30, wyrażenie przyjmuje postać 10 plus 30, co daje wynik 40. A co mamy, gdy t równa się 5? Wyrażenie przyjmuje postać 10 plus 5, co daje wynik 15. Dla jasności, nie musiałem użyć litery t, ani w ogóle litery, ale w matematyce przyjęło się ich używać. Mógłbym to zapisać jako 10 plus x. Gdzie x? To napiwki w godzinę. x wygląda gorzej, bo nie jest pierwszą literą słowa. Mógłbym nawet napisać 10 plus gwiazdka, gdzie gwiazdka, to napiwki w godzinę. Choć nie miałoby to głębszego sensu. Mam nadzieję, że rozumiecie już, czym jest zmienna. Zmienna to symbol. Symbol oznaczający coś, co może zmieniać wartość. Dlatego nazywamy ją zmienną.